Tłusty czwortek, Pora je na pączki. Śmiało dziuchy, wiercie ich do rączki. Jedźcie, liście, pomlaskujcie. A powidła? Oblizujcie. Tu krepliki, tam faborki. Ślinią wszystkim się jęzorki. Dietę dzisiaj dajcie. i krepliki sepcinajcie. Czy to starzy, czy to młodzi, a niech każdy se dogodzi. Mam nadzieję, żeście się kapkę pośmieli na tym wierszyku i coś przynajmniej kalorii w by mu było. A teraz na koniec mam jeszcze do was ankietę taką fajną. Wiele pączków też poradzicie zjeść, co? Jako odpowiedzi to klikajcie znaczki. Jo, bo mogę mi jeść, a jeść i... Żyć mi jest stłośnie. A jako je u was, co?